Chcesz utrzymać zaawansowany poziom bezpieczeństwa w sieci? A jak często edukujesz swoich pracowników z tego zakresu? Czy Twoje filtry antyspamowe wykluczają wszystkie techniki phishingowe? Czy wiesz w jaki sposób zabezpieczyć perymetr swojej sieci lub też zweryfikować czy wszyscy Twoi zdalni użytkownicy są odpowiednio zautoryzowani do korzystania z zasobów? W Vector Solutions pomożemy Ci zaproponować właściwą strategię bezpieczeństwa. Zapraszamy. Vector Solutions.